W Polsce działa demokracja pośrednia, a system wyborczy nazywa się ordynacja wyborcza. W skrócie działa on tak, że my, suweren, wybieramy w wyborach parlamentarnych głównie przedstawicieli partii, którzy trafiają do Sejmu. To, ile mandatów uzyska jaka partia, zależy od tego, ile osób na daną partię zagłosowało. Mniej więcej. Paweł Kłódgis zauważył jednak pewien fenomen, który ochrzcił Partiokracja. Polega ona na tym, że partia rządząca zostaje wybrana przez elektorat dlatego, bo w jej programie znajdują się punkty, które są zgodne z sędzią suwerena. Niestety, partia rządząca może również wprowadzać zmiany, które się z wolą obywateli nie zgadzają. Paweł Kukiz zaproponował system brytyjski. jowy, który niestety jak szwajcarski czy niemiecki, ma pewne wady, które nie polepszyłyby sytuacji. Więc ja, Grzegorz, uczeń z Rostoku, chciałbym Tobie zaproponować wybory do ministerstw. Na czym polegają te wybory? W skrócie, likwidujemy klasyczny podział władzy, który w Polsce i tak i tak nie działa. To nie oznacza jednak, że władza nie jest podzielona, Podział polega na tym, że każdy obywatel wybiera niezależnie od siebie ministerstwa, które przyjmują tylko pewien zakres obowiązków ustawodawczych i wykonawczych. Władza sądownicza istnieje nadal, jednak jest ona niezależna od władzy ministrów. Związany zostaje problem partiokracji, a rząd wykonuje pracę, która jest bliższa wyobrażeniu suwerena o tym, jak mają działać wybory, podział władzy, kto zasiada w ministerstwie, o plusach i minusach. chciałbym Ciebie poinformować. Znajdziesz takie informacje, być może dopiero w niedalekiej przyszłości, na moim kanale, do którego serdecznie zapraszam, na którym Ciebie witam.